Pomnóż 5 szóstych przez 2 trzecie i uprość wynik. A więc zróbmy to. 5 szóstych razy 2 trzecie. Mnożenie ułamków jest bardzo łatwe. Nowy licznik, to znaczy licznik wyniku mnożenia to po prostu pomnożone oba liczniki. Górna liczba to wynik mnożenia obu liczb na górze. Więc licznik wyniku jest równy 5 razy 2. 5 razy 2, podzielić przez 6 razy 3, 6 razy 3. 5 razy 2 równa się 10, a 6 razy 3 równa się 18. Więc wynik to 10 osiemnastych. Można to potraktować jako 2 trzecie z 5 szóstych albo jako 5 szóstych z 2 trzecich, zależnie jak mamy ochotę. I to jest prawidłowy wynik. Ale gdy spojrzymy na licznik i mianownik, widać, że ułamek można uprościć. I licznik i mianownik dzielą się przez 2. Uprośćmy ten ułamek dzieląc licznik i mianownik przez 2. Podzielmy 10 przez 2 i podzielmy 18 przez 2. 10 przez 2 to 5, a 18 przez 2 to 9. Mogliśmy też wykonać ten krok wcześniej, przed mnożeniem, w tym momencie. Skoro mamy 2 w liczniku, i liczbę podzielną przez 2 w mianowniku to możemy podzielić licznik przez 2 i tu wtedy będzie 1. A dzieląc mianownik przez 2 dostaniemy 3. Teraz 5 razy 1 to 5, a 3 razy 3 to 9. Mamy więc taki sam wynik jak poprzednio. Można to było zrobić już tutaj. Mogliśmy zauważyć, że skoro 6 razy 3 to będzie nowy mianownik a 5 razy 2 to będzie nowy licznik to możemy podzielić licznik przez 2 wtedy tu będzie 1 i podzielić mianownik przez 2, otrzymując 3. Mamy więc 5 razy 1, czyli 5 i 3 razy 3, czyli 9. Każda z tych metod jest dobra. Tu trochę lepiej widać, jak rozłożyć wynik na czynniki więc łatwiej zobaczyć, co się dzieli przez co. Ale można też uprościć ułamek na samym końcu obliczeń.